Wysoka Rado, otwieram 31 sesję Rady Miejskiej w bieżącej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiaj udział bierze 15 radnych. Również w systemie informatycznym kworum potwierdziło również 15 radnych. Stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych, witam pana burmistrza Krzysztofa Szpyta, Witam Panią Grażynę Pikor, skarbnik miasta. Witam na dzisiejszej sesji zaproszonych gości. Panią kierownik Renatę Meder, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i również kierownika rejonu dróg wojewódzkich, Pana Feliksa Sopla, który z nami połączył się zdalnie i jest obecny na dzisiejszej sesji. Również witam kolegę Marka Małeckiego, bo będzie jednym z tematów będzie drogi wojewódzkie, powiatowe i, i gminne dyrektora powiatowego zarządu dróg. Szanowni państwo, wszyscy radni otrzymali zaproszenie na dzisiejszą sesję wraz z proponowanym porządkiem obrad. Pozwolicie państwo, że przedstawię proponowany porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim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 Literka A, opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej. Literka B, dyskusja. W punkcie siódmym informacja Burmistrza o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Literka A, opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej. Literka B, dyskusja. W punkcie ósmym Podjęcie uchwał w punkcie dziewiątym sprawozdanie burmistrza miasta o pracy między sesjami. W punkcie 10 zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie jedenastym informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji, w punkcie 12 sprawy różne, w punkcie 13 zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad państwo radni mają jakieś uwagi, zastrzeżenia. Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie właściwego przycisku. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu udział brało 15 radnych. Wszyscy głosowali za przyjęciem porządku obrad. Przystępujemy do punktu czwartego. W biurze rady wyłożony był protokół do wglądu, jak również protokół został przesłany Państwu systemem radni. Nikt nie wniósł uwag, czy do chwili obecnej ktoś. Czy w chwili obecnej ktoś na posiedzeniu sesji ma jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? To jest z dnia 25 lutego bieżącego roku.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 Pana Kierownika Rejonu Dróg wojewódzki Pana Feliksa Sopla, więc w pierwszej kolejności udzielę Panu Kierownikowi głosu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Panie Burmistrzu. Przedłożę krótką informację na temat planowanych robót w roku bieżącym. W tej chwili realizujemy Czyszczenie, zamiatanie nawierzchni po okresie zimowym zarówno dróg, jak i też chodników w ramach bieżącego utrzymania. Będziemy jeszcze czyścić kratki ściekowe. W okresie kwiecień maj wykonywane będą również remonty cząstkowe, jak i spękań wyboi nawierzchni. Myślę, że na przełomie maja, czerwca wykonamy y, prace związane z y, odnową oznakowania poziomego, y, również przejść dla pieszych. I te prace będziemy wykonywać w ramach y, bieżącego utrzymania dróg. Teraz króciutko może przedstawię y, planowane y, roboty związane z remontem i przebudową. Pierwsza sprawa to jest Przebudowa na skrzyżowaniu ulic Baziarka i Mickiewicza. To jest od kilku lat sprawa związana z remontem kanalizacji. I w ramach dokumentacji technicznej, którą opracowało opracował miasto, to, to zadanie będzie realizowane w tym roku. Będzie to przebudowa kanalizacji również z przebudową w obrębie samego skrzyżowania na wierzchni. Itumicznej. Planowana kwota y, na to zadanie jest to 250 000 zł. Również w ramach y, współpracy samorządu województwa z samorządem y, gminy y, planowana jest realizacja przebudowy drogi numer 866 na kwotę y, 900 000 zł. W sumie w tym udział y, gminy miasta w 270 tysięcy złotych. W ramach tego zadania planujemy wykonać odcinek ulicy Baziaka od wjazdu y, na magazyny, czy na obecny Zbypol do wjazdu do Lidla. Następnie odcinek ulicy Unii Lubelskiej od skrzyżowania Ulicy Konopnickiej, to jest właściwie jeszcze przed skrzyżowaniem, łącznie z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego. Mam nadzieję, że kwota ta 900 tysięcy zł po przetargu pozwoli jeszcze na rozszerzenie ewentualne zadania o ten odcinek od skrzyżowania ulic Badziaka do torów kolejowych. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, myślę, że będziemy mogli tutaj po prostu tą ten zakres szczegółowo określić. Przebudowa będzie polegała na wymianie warstwy ścieralnej. Na niektórych odcinkach będziemy y, przebudować tylko warstwy. Natomiast na odcinku od torów do y, skrzyżowania, gdzie y, wysokość krawężnika jest niewielka, rzędu 7 cm, więc będzie to się wiązało z koniecznością frezowania y, nawierzchni oraz y, chcemy to zrobić w technologii wzmocnienia siatką z włókna szklanego i dwoma warstwami masy na tym odcinku. I tej samej technologii chcielibyśmy zrealizować na odcinku od y, ulicy Kolopnickiej do ulicy Wyszyńskiego. Natomiast odcinek ulicy y, Baziaka od wjazdu na Zbypol do, do Lidla wykonać dwie warstwy masy. Tam y, Istniejący krawężnik pozwala na y, wykonanie tej technologii. Trzeba będzie tylko przebudować y, część chodnika na wysokości bloków od Kościoła do Lidla, tam po stronie lewej. I to jest, to zadanie było realizowane wspólnie z, y, z miastem. Tak jak powiedziałem, kwota łączna to jest, jest to kwota 900 tysięcy złotych złotych Następna sprawa jest to remont chodnika ulica Mickiewicza. To co od wielu lat już realizujemy w niewielkich zakresach. Zaproponowaliśmy tutaj większą, większy zakres. Początkowo Budżet, w planie budżetowym yy, województwa była to kwota 400 000 zł. Yy, ja wnioskowałem o kwotę przynajmniej 120 000 zł. Kto, kwota ta pozwoliłaby na yy, zrealizowanie przebudowy chodnika na tym odcinku istniejącego chodnika, czyli to niecałe 100 metrów, czyli brama ramach tego, chodnika, tego, który w tej chwili tam jest ta kostka, taka uszkodzona, często duże ubytki, czy też na, yy, dziury. I ten, ten odcinek, yy, przebudowa jego łącznie z przebudową kanalizacji deszczowej, szacujemy, że kwota byłaby 120 tysięcy złotych. Ewentualnie, gdyby była kwota mniejsza po przetargu, istnieje możliwość rozszerzenia tego zakresu. Z tym, że tutaj, w tej pierwotnej wersji, w tym pierwotnym planie miasto yy, yy, uchwaliło w yy, ustawie, jest kwota wpisana 20 tysięcy zł, jeżeli byłaby akceptacja, byłaby wymagana kwota 35 tysięcy zł, żeby to zrealizować w ten, w ten zakres. Sprawa następna, która dotyczyłaby mm, ulicy Kościuszki, jest to zadanie realizowane w ramach programu współpracy transgranicznej Polska, Białoruś, Ukraina na odcinku Lubaczów-Baśnia. W poniedziałek Sejmik uchwalił zwiększenie tej brakującej kwoty 5 milionów złotych i w dniu wczorajszym została rozstrzygnięta, został rozstrzygnięty przetarg na to zadanie. Najniższą ofertę złożyła firma, konsorcjum firm PBI Infrastruktura z, z PBI UMB na kwotę 14 666 977 zł. Myślę, że w najbliższym okresie, po przyjęciu okresu odwołania, zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania. W ramach tego o, zadania realizowalibyśmy y, przebudowę ulicy y, Kościuszki na odcinku od styku ogrodzenia, na odcinku od końca zatoki autobusowej po stronie y, na liceum, czyli od ogrodzenia liceum i y, cmentarza. To byłby ten początek taki y, graniczny z tego zadania. I przebudowa w stronę, w stronę baśni. Ten początkowy odcinek, około jednego kilometra, byłby realizowany w technologii takiej, jakśmy zrobili przebudowę na ulicy Wyszyńskiego, czyli frezowanie siatka i, i wzmocnienie dwoma warstwami masy, plus przebudowa kanalizacji na odcinku od euro do ulicy Orzeszkowej, przebudowa e, wjazdów na Euro, na ulicę Orzeszkową. E, przebudowa e, przy, w obrębie przejścia dla pieszych e, przy, z ulicą Orzeszkowej. Budowa zatoki autobusowej po stronie lewej, tam za wjazdem spłyt e, do zespołu szkół. Na tym odcinku byłoby to realizowane. Do odkrzyżowania z drogą powiatową na Młodów byłaby realizowana po stronie prawej chodnik przyjezdni do połączenia z wybudowanym w roku ubiegłym chodnikiem w stronę, w stronę Waszy. I tutaj byłaby też budowa kanalizacji deszczowej na tym odcinku, ponieważ no musimy to na, na robie, ten chodnik lokalizować na, na robie. To byłby tyle, te, jeśli chodzi o ten zakres dotyczący miasta. Jeśli będą jakieś pytania, postaram się po prostu tutaj odpowiedzieć. W zakresie myślę bieżącego utrzymania będę tu w stanie odpowiedzieć. W zakresie inwestycji na tyle, na ile mam informacje, to postaram się państwu też tych informacji udzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Kierownikowi. Teraz bym poprosił Pana Marka Małeckiego, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o swoją informację. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu. Panie kierowniku, Szanowni Państwo, no moja informacja, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie i stanu dróg powiatowych na terenie miasta Lubaczowa, jak również informacje w sprawie remontów inwestycji na rok bieżący, no mniej więcej ona jest podobna tutaj, jeżeli chodzi o to, co przedstawił kolega Pan Sopel. Jak co roku o tej samej porze, po zimowym okresie, przystąpiliśmy do prac porządkowych związanych z, z usuwaniem tego piasku znajdującego się na drogach, jak również na chodnikach, uzupełniania ubytków w jezdni. Na razie robimy to na własnymi siłami na zasadzie tzw. masy na zimno. Te takie najbardziej Niebezpieczne ubytki zostały już w tej chwili zabezpieczone. Po świętach przystąpimy do remontów cząstkowych. Będzie to robione za w technologii remonterów, czyli uzupełniania ubytków grysem z emulsjami. Będzie to robiła firma zewnętrzna, która wygrała przetarg na remonty na drogach powiatowych. No jeżeli chodzi o drogi powiatowe, no to na ogólną tą naszą ilość tych dróg w powiecie, jest ich blisko 400 km, to na terenie miasta Lubaczowa mamy 14 dróg powiatowych o łącznej długości 13 prawie kilometrów bez 100 metrów, a od grudnia 2019 roku po przekazaniu obwodnicy miasta Luboczowa do użytkowania zmieniła się, zmienił się przebieg drogi powiatowej i również e, że tak powiem w spadku dostaliśmy 2 km 900 metrów dawnej drogi wojewódzkiej od skrzyżowania e, ulicy 3 Maja tak obrazowo światłami do ronda na Lisich Jamach A jest to dosyć, dosyć taki, że tak powiem wymagający odcinek jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie związane z utrzymaniem zieleni, ścieżek rowerowych przede wszystkim, czyli w okresie zimowym również, a zima tego roku każdym wie jaka była, dała się mocno we znaki nie tylko użytkownikom, ale przede wszystkim i, i drogowcom I, i odbiła się mocno na budżecie. W związku z tym, no niestety środki jakie w tym roku zostały zaangażowane w tę zimę i tak mówiąc w cudzysłowie, rzucone w błoto były duże. No w tej chwili, jeżeli chodzi o sprawy jeszcze takie remontowe, bo ja mogę tylko na temat remontów coś od siebie powiedzieć, no to oprócz tego co wymieniłem, te remonty w masie, remonty remonterami, również na pewno w okresie wiosennym i letnim uzupełnienie oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego tam gdzie będzie wymagała tego sytuacja, w tej chwili na terenie miasta Lubaczowa, zresztą jak już w ostatnich latach obserwujemy, za co bardzo dziękujemy, to jest szereg prac związanych z przebudową, to są już sprawy inwestycyjne, gdzie za te sprawy odpowiada powiat. One są jakby poza nami, my mamy bieżące utrzymanie tych istniejących dróg, no ale niemniej jednak tutaj przebudowana ulica Słowackiego, no to dosyć uciążliwe tematy, tu już na wstęp, też na wstępie tego, że tak powiem Proszę o wyrozumiałość, jeżeli chodzi o mieszkańców, kierowców i, i wszystkich użytkowników tych dróg. Są to inwestycje dwuletnie, czyli y, zaczynające się w jednym roku, kończące w następnym. Okres zimowy znacznie przytrzymuje. No, zostaje teren takiej budowy nie, nie, nie, nie do końca nieraz bardzo wygodny w jakimś użytkowaniu przez użytkowników. Te drogi nie są wyłączane, to tylko fragmentami chwilowo, gdzie jest niezbędne przeprowadzenie jakichś takich prac związanych z wymianą kanalizacji czy innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi i nie tylko, bo wymieniamy również kanalizacje tutaj miejskie, żeby za parę lat nie trzeba było od nowa tych dróg rozkopywać, od nowa i niszczyć. Także Myślę, że tutaj stan tych, tych istniejących inwestycji, jeżeli chodzi o ulicę Krasińskiego, Mickiewicza, Konopnickiej i ulicę Nową jest już dość zaawansowany. Teraz jeżeli tylko wyjdziemy z podziemia na, na wierzch, na pozostałych częściach tych dróg teraz obecnie rozkopywanych, no myślę, że pozostałe prace znacznie e, mocno przyspieszą i, i efekty będą widoczne lada chwila. Także z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie i o sprawy takie bieżące, dnia codziennego, jeżeli byłyby pytania, to odpowiem na wszystkie, jeżeli tylko będę w stanie, jeżeli nie, to będziemy odpowiadać korespondencyjnie, także dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi Markowi Małeckiemu, teraz poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej zapoznała się z wyjaśnieniami dyrektorów i zaopiniowała te wyjaśnienia pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podpunkt B, dyskusja. Bardzo proszę. Pan Wojciech Mamczur. Proszę bardzo. Pani Przewodniczący, Sokarado. Rado. Ja mam pytanie do pana kierownika Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Unii Lubelskiej-Konupnickiej, czy państwo zwrócili uwagę na to skrzyżowanie? Ciężko jest wyjechać z osiedla Jana Pawła II. Czy macie jakieś fundusze, gdzie by można było to skrzyżowanie jakoś oświetlić? to już pan mi na to może odpowiedzieć. Natomiast drugie pytanie, jeżeli chodzi o ulicę Mickiewicza. Jak widzimy, tam zrobiono nowe chodniki po prawej stronie i na tych chodnikach stoją samochody. Dlaczego do tej pory wojewódzki zarząd i nie tylko wojewódzki planują chodniki na 4 metry szerokości i w sumie do niczego to się nie nadaje, ze względu na to, że na tych nowych chodnikach porobionych stoją samochody. Od początku do końca. Czy Państwo, jeżeli będziecie remontować te chodniki, czy z, e, będziecie zwracać na to uwagę, czy może jakieś, e, tak jak żeście tu zrobili Państwo około, e, koło sądu, że mo, mogą tam samochody stać. Wystarczy półtora metra chodnika, a resztę to można dać dla samochodów. Bo widzimy, co się dzieje w Lubaczowie, że tutaj już całkiem jest e, no coś strasznego. Te samochody stoją tam, gdzie tam, gdzie nie potrzeba i kto chce, ja chcę. I trzecie pytanie, jeżeli chodzi o ulicę Kościuszki naprzeciw cmentarza, czy państwo e, też będziecie robić tam, e, można powiedzieć, zajazdy dla samochodów, bo, bo przecież no, tam, jak stanie samochód, to się robi straszny korek na tej, na tej ulicy i no, no ciężko jest wtedy przyjechać, bo tam naprawdę jest duży ruch. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panu radnemu. Poproszę pana kierownika o odpowiedź na ten zestaw pytań, czy pakiet pytań. Jeśli chodzi o ulicę Konopnickiej i Unii Lubelskiej, no przebudowa ulicy w tej chwili realizowana jest w ramach, przebudowa tego skrzyżowania jest realizowana przez obiad wspólnie z miastem, natomiast ta przebudowa nie obejmuje zmiany jakiejś organizacji ruchu z tego, na ile ja się orientuję. Natomiast w ramach naszego zadania, które będziemy tutaj realizować, to jest to wymiana nawierzchni. Tak jak mówiłem, wymiana nawierzchni plus regulacja istniejących kratek, studni, który na tych odcinkach jest ponad 50 sztuk. Na odcinku Baziaka Unii Lubelskiej prawie 9 sztuk studni i kratek jest do regulacji. Czyli to, to obejmuje na pewno to, to zadanie, o którym mówimy, natomiast e, jeśli chodzi o poprawę widoczności, myślę, że tu rozwiązaniem byłoby, byłoby światła, które by na pewno rozwiązały ten temat widoczności. No ale wiadomo, to się wiąże z, z opracowaniem dokumentacji technicznej i, i e, środkami no, zdecydowanie większymi niż tych, o których rozmawiam. Jeśli chodzi o szerokość chodników, na ulicy Mickiewicza, rozumiem, że chodzi o chodniki przy, naprzeciwko Biedronki yy, po tej stronie, więc no, chodniki takie istniejące były, myśmy robiąc remont nawierzchni, ani mi ich nie zawęzili, ani żeby ich nie poszerzyli, po prostu wymieniliśmy tylko płytki na kostkę. Natomiast istniejące yy, yy, wjazdy tam, yy, to parkowanie jest yy, no mocno ograniczone, ponieważ na wjazdach, wiadomo, nie można parkować. Natomiast przy szerokości chodnika rzędu 3,5 metra, no bez problemu zaparkuje zarówno samochód, jak i pieszy bez problemu przechodzi tym chodnikiem. Także tutaj, biorąc pod uwagę tą sytuację związaną z parkowaniem, to, to myślę, że, że nie ma problemu, żeby, jeżeli ten chodnik jest o tyle, na tyle szeroki, żeby pozwalał na, na parkowanie tego samochodu. Natomiast wracając do tego tematu Kościuszki, cmentarz i również dotyczącą zatog autobusowych, jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, drogi wojewódzkie mamy klasy Z. Klasa Z, zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi dróg, nie pozwala na, na lokowanie zatok autobusowych zlokalizowanych y, do parkowania równoległego z uwagi na no, no, ewentualne niebezpieczeństwo y, przy wyjeżdżaniu. Dlatego y, przy projektowaniu no, y, projektant nawet gdybyśmy chcieli zlikwidować po prostu tą ścieżkę y, y, rowerową plus chodnik to nie byłoby możliwe tam y, zlokalizowanie takich zlokalizacji z innych przyczyn. Natomiast w ramach projektu, który został opracowany, utrzymamy, utrzymamy te ciągi pieszo-rowerowe. Nie będą to już wydzielone ciągi pieszo-rowerowe, w sensie oddzielnie pieszy, oddzielnie rower, tylko będą jako, jako wspólne ciągi pieszo-rowerowe z uwagi na zmianę rozporządzenia i obowiązujące szerokości dla ciągów pieszo rowerowych Dziękuję Panu Kierownikowi za, za odpowiedź. Teraz Pan Radny Paweł Włoch, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam kilka pytań do Pana Kierownika. Na samym początku chciałbym po podziękować Zarządowi Dróg Wojewódzkich, że yy, w imieniu mieszkańców oczywiście, że w końcu będzie od 2013 roku zakończony chodnik na ulicy Mickiewicza. A następne pytanie, znaczy pierwsze pytanie, bo to, to co było, to było stwierdzenie, tak jakby moje pytanie pierwsze: Mam szereg pytań odnośnie drogi 866, czyli od torów do końca Lubaczowa. Czy są jakieś plany związane z inwestycją? Remontu, tego, remontu tej drogi, z tego względu, że na odcinku, tak jak się kończy szpital bardzo często dochodzi przy dużych obciążeniach, przy dużych samochodach czuć w domu drżenie szyb, mieszkańcy się po prostu boją. Y, następna sprawa to jest taka, że no po prawej stronie buduje się już y, no, duże, ogromne osiedle, y, więc na pewno potrzeba by było po prawej stronie y, wybudować y, nowy chodnik, y, który będzie niezbędny do uczęszczania mieszkańców do miasta. Y, następną sprawą, to chciałbym tak zauważyć, ulica Kościuszki, fajnie, a robi się, będzie fajny asfalt, ale my tam mamy fajny asfalt. Nie wiem kto i dlaczego asfalt, asfalt luksusowy będzie burzył, a robił nowy za kilka milionów złotych, co można było te pieniądze przeznaczyć na inną część miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bym prosił pana kierownika o odpowiedź. Może rozpocznę y, od tego y, ostatniego pytania dotyczącego y, nawieści na ulicy Kościuszki. No luksusowa to ona była 14, 12 lat temu, no niestety po 12 latach, y, no nie, ni, ni, niestety ma już wyboje, ma y, nierówności, y, ubytki w warstwie ścieralnej są widoczne, natomiast y, tak jak mówiłem, myśmy w ramach tego zadania yy, zrobili tylko taką kosmetykę, bym powiedział, na tym pierwszym kilometrze, ponieważ będziemy tam robić frezowanie i wymianę tylko warstwy barst ścieralnej. W związku z tym, yy, no, ta warstwa ścieralna jest w stanie na pewno wymagającym yy, wymiany, natomiast na pewno nie jest aż tak zła jak... Yy, nawierzchnia na ulicy Mickiewicza, na odcinku od początku miasta do, do torów kolejowych. I tutaj moja propozycja byłaby taka, żeby w ramach tej współpracy samorządów w roku przyszłym zrealizować to zadanie. Tam jest odcinek od mostu do torów kolejowych, około 1,5 kilometra. Więc w obecnych cenach myślę, że kwota taka, jaką w tej chwili mamy na tę przebudowę, czyli około 800-900 tysięcy złotych, byłoby można zrealizować ją w takiej samej technologii, jak zrobiliśmy na ulicy Wyszyńskiego, czyli frezowanie siatka, dwie warstwy masy, z regulacją też studni, studzienek, bo też ich tam jest sporo. na, na tym Także. To jest o ulicy Mickiewicza. Natomiast jeszcze wracając jeszcze do chodnika, do którego było pierwsze pytanie, więc realizacja tego, za, tego zakresu to jest, to nie jest cała realizacja dokumentacji technicznej, którą opracowało miasto. Ja mówię o remoncie chodnika istniejącego, czyli to co jest istniejące. Natomiast w trakcie już dokumentacji technicznej, która by pracowana przez miasto, tam powstało trzy, czy 4 może nawet budynki nowe z gwiazdami i w ramach tej dokumentacji ten chodnik jest tam zaprojektowany i jego należało budować, no ale przede wszystkim należałoby doprowadzić do końca tą kanalizację deszczową, ponieważ my ją wymieniamy, tylko cały czas robimy to w obrębie tej wymiany nawierzchni, natomiast ta kanalizacja jeszcze wymagałaby na, na, na tym dalszym odcinku, gdzie ona jest i gdzie jej stan jest no, taki, jak, jak widać, w trakcie rozbiórki. Wymagałaby na dalej odnowy i, i, i przebudowy. Także ten odcinek, czyli żeby zrealizować całość zadania, którym objęte jest dokumentacją techniczną, to tutaj szacowana kwota myślę, że jeszcze około 300 tysięcy złotych byłaby, żeby zrealizować łącz jest z budową chodnika od tego pierwszego wjazdu po stronie prawej. Natomiast chodzi o stronę lewą na tym odcinku. No niestety buduje się budynki, ale nikt nie buduje wjazdu. Wjazd na to osiedle jest w takim stanie, jest to po prostu no, samowola budowlana bym powiedział, bo do, dotychczas bardzo wąskiego wjazdu zostało to poszerzone i, i dalej nie ma żadnych, ja mimo e, moich monitów nie, nie, nie, ma, nie ma dalej realizacji tego e, wjazdu. On powoduje to, to, że wierzch na e, krawędzi jest niedobrywana przez samochody wjeżdżające tam, e, ponieważ e, no krawędź jest tutaj po prostu nieutwardzona. I przede wszystkim bydoła wjazdu byłaby pierwszym wymaganym, e, jeżeli jest wydane pozwolenie na budowę, to myślę, że należałoby zacząć od, od budowy wjazdu, a nie od, od tyłu, od, od końca od budynku. Natomiast kwestia chodnika, no to tak jak mówię, wymaga do opracowania dokumentacji technicznej, bo na ten odcinek po stronie lewej dokumentacji technicznej na, na chodnik nie posiadam, Po prawej jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Dziękuję. kierownikowi. Pan Krzysztof Czerniak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, zaproszeni goście. Ja mam trzy pytania do Pana kierownika. E, tutaj do kolegi się zwrócę, przedmówca. Tak, jestem za Panem. Może rzeczywiście po prawej, po lewej strony, ale do samego Dachnowa. Panie kierowniku, ze ścieżką rowerową. Jak zaczynamy, to zaczynamy mocno i kończymy finiszem w Dachnowie. Tam jest ścieżka rowerowa już gotowa, chodnik połączymy, mamy piękne. Połączenie między Lubaczowem a Dachnowem. Prawa i lewa strona do zabudowy. Wszystkim się przyda. Tak na zaś, żeby było co do projektowania. Jeżeli chodzi o, o, o Krzyżówkę Unii Lubelskiej i Konopnickiej tutaj, czy jest infrastruktura w drodze umieszczona do świateł na przyszłość? Czy zrobimy drogę ładnie, bo to też pieniądze mieszkańców Lubaczowa, a potem ją rozbryjemy jak trzeba będzie światła yy, postawić. To tylko tak dla kierownika informacyjnie. Jeżeli jest to super, brawo. Jeżeli nie ma to bym się teraz zastanowił i pochylił nad tym do pierwszego przedmówcy do pana Wojciecha, jeżeli chodzi o samochody. Na wprost przychodni Gruźliczej dawnej mamy chodnik i mamy zaparkowany samochód. Ostatnio pan policjan poinformował mnie, że trzeba chyba wyjść, wybiec na tą drogę, zobaczyć czy nic nie jedzie, z lewej strony wsiąść i szybko wyjechać. Zwracałem kilka razy uwagę, ale niestety chodnik ma powyżej 2,5 metra i można parkować i nikomu nic nie można zrobić. Moim zdaniem na tym w samym rogu, czy z prawej i lewej strony powinno być przynajmniej z 20 metrów zakaz parkowania dla bezpieczeństwa tych, którzy wyjeżdżają z tej krzyżówki. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Prosiłbym pana kierownika o odpowiedź. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no jak najbardziej się z panem radnym zgadzam. Kwestia tylko wiadomo ta droga na razie nie jest ujęta ani w żadnym programie na tyle, na ile ja się orientuję z środków unijnych. Być może, że, że moja wiedza po prostu nie jest tak szeroka. Dlatego tak jak mówiłem, jeśli chodziłoby o programy inwestycyjne w takim szerszym zakresie, to myślę, że tutaj to musiał po prostu skorygować i, i na, na tyle, na ile moja wiedza jest, to tam nie mamy żadnego na razie programu. Natomiast jeśli chodzi o, o, o ten, jak najbardziej zadam się połączyć, na pewno tą ścieżkę by trzeba było lokalizować nie po tej stronie, a po przeciwnej niż ta, której jest w ponieważ tam pas drogowy pozwala na lokalizację tej, tej ścieżki po prawej stronie, a wiadomo, wiążeć to z budową albo kładki, albo poszerzeniem obiektu mostowego. No i wtedy kontynuacja jak najbardziej tam do połączenia z, już z samym ubażowem. Wracając do skrzyżówki y, świateł, więc Szanowni Państwo, jeżeli y, byłyby, byłyby robione światła tak jak mówiłem, niezbędna jest dokumentacja techniczna i to będzie się wiązało również z przebudową samej y, płyty skrzyżowania z uwagi na to, że należałoby, na tyle na ile też moja wiedza jest tutaj, ten należałoby zrobić lewoskręty, które umożliwiałyby po prostu skręty y, bez blokowania tych tak żeby sygnalizacja mogła być trójfazowa na tym skrzyżowaniu zlokalizowana i to wymagałoby po prostu no przynajmniej e, pewnie niewielkich poszerzeń albo na pewno korekt długów w obrębie tego skrzyżowania, czy to w stronę jedną, czy drugą. Także myślę, że wstawianie w tej chwili e, jakiejś rury gdzieś, gdzie, gdzie nie wiemy, no to myślę, że to nie niewielki. W tej chwili można wykonać i też to jest do zrobienia. Natomiast myślę, że tu sam nie. Do tematu, tylko tak jak mówię, będzie to potrzebne w szerszym troszeczkę zakresie. Natomiast pominięcie tego skrzyżowania w tej chwili spowoduje to, że, że zostanie nam taka dziura brzydka, na którą, którą będziemy jeździć wszyscy, a, a, nie, a nie wiemy po prostu, czy te świata powstaną za rok, czy za dwa, czy za pięć. Do tej pory po prostu po tych dziurach będziemy jeździć. Dlatego myślę, że tutaj jednak tą nawierzchnię na wolne tego skrzyżowania wymienić. Natomiast, ja mówię, jak będzie przygotowana dokumentacja, to będzie to po prostu na, na całości y, zrobione, łącznie z tymi dościami do doświadczeń. Także myślę, że, że tutaj w tym temacie, tak jak mówię, na, na tyle, na ile... Jeśli chodzi o tą inwestycyjną sprawę, to, to no, na tyle, na ile mogę odpowiedzieć, na, na ile moja wiedza jest w tym temacie. Dziękuję bardzo. Pani Marta Fiercowicz-Mazurek, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, czy na drogach y, powiatowych i wojewódzkich y, w mieście y, jest przekraczalny, dopuszczalny hałas, dopuszczalny poziom hałasu? I czy są robione y, takie pomiary? I jeżeli byłyby takie y, przekroczenia hałasu, to czy planowane jest, y, no, planowana jest no, zlikwidowanie tego poziomu dużego hałasu. I y, drugie pytanie, czy na y, skrzyżowaniu ulicy Baziaka i Mickiewicza w dalszej perspektywie y, nie byłoby dobrze zaplanować też świateł? I też chodzi o przejście dla pieszych na ulicy Kościuszki koło cmentarza. To było już na radzie tutaj podnoszone i komisja y, też wnioskowała o naniesienie takiego przejścia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani wiceprzewodniczącej. Bardzo proszę panie kierowniku. Znaczy, było od, tą króciutką... Dotyczy, świateł, e, dotyczy przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki, ale zlokalizowanej w, w, w obrębie cmentarza? Tak. Czy tak należałoby to rozumieć? Tak. Tak, tak? Tak. Rozumiem. E, więc e, jeśli chodzi o to przejście e, dla pieszych, e, wiem, że były tam wnioski, natomiast e, tak jak mówiłem, mamy opracowaną dokumentację techniczną, e, czyli projekt budowlany, natomiast nie mamy projektu wykonawczego. To będzie Projekt wykonawczy będzie y, po stronie wykonawcy do, do zrobienia. I w ramach tego projektu wykonawczego będzie też y, wykonywany projekt organizacji ruchu. I w ramach projektu organizacji ruchu myślę, że można było zlokalizować to przejście z tym, że tak jak mówię, należałoby to przejście lokalizować no, w odległości większej niż 100 metrów, no i oczywiście z zachowaniem warunków widoczności. No i świadomością tego, że wtedy jeżeli będziemy mieli te przejścia oddalone od siebie nie więcej niż 200 metrów, to należało przechodzić po przejściach, a nie w każdym jednym miejscu, bo wtedy policjant będzie karał. Także świadomość tego, że, że no niestety jedno rodzi pewne konsekwencje jakby. Ale to mówię, to jest możliwość jeszcze na etapie hmm, projektu wykonawczego do, do zrealizowania. Sprawa z pomiarów hałasu. Oczywiście yy, Warunki techniczne dotyczące dróg określają dopuszczalny poziom hałasu. Poziom hałasu jest, u nas realizowany są mapy akustyczne, takie dostępne na naszej stronie internetowej. Z informacji, jaką posiadam, to on nigdzie nie był przekroczony za wyjątkiem drobnych przekroczeń w obrębie Nowo, nowo wybudowanego ronda w Oroszycach. To taka informacja na dzień dzisiejszy jaką posiadamy, jeśli chodzi o pomiary hałasu i ewentualne przekroczenia tych pomiarów hałasu. Jeśli chodzi o światła i ulicę Baziaka i Mickiewicza. No to się też wiąże podobnie jak, jak i tutaj to co mówiłem o skrzyżowaniu y Konopnickiej i Unii Rubelskiej z dokumentacją i ze zmianą stosowania tego skrzyżowania, bo w, w tej chwili to skrzyżowanie, e, myślę, że, że, że takim pomysłem, nawet, który należałoby się przyjrzeć, czy nie, nie, nie zrobić odwrotnie pierwszeństwa. Co prawda jest to e, rzadziej praktykowane z uwagi na to, że te skrzyżowania typu T są bezpieczniejsze niż te sprzyżowania takie z włączeniem e, nadanie pierwszeństwa w drodze, nie na wprost, e, ale e, jeżeli by to ograniczenia ruchu jakieś występowały, że tam do, do miasta mamy, nie mamy, nie wjeżdżamy ani jak, jak, określonymi pojazdami, bo tam ten chyba zakaz wrócił, więc może należałoby się ewentualnie zastanowić nad, nad zmianą tego pierwszeństwa, ale mówię, to jest temat do, do dyskusji, taki do, do przemyślenia, nie ma tu jakiej decyzji w tym temacie podjętej. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Pan Marek Małecki, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja tylko w kwestii tych pytań zadawanych już tutaj wcześniej. One niektóre, że tak powiem, były kierowane do kierownika, ale nie ten adres, bo dotyczyły, dotyczyły po prostu naszych odcinków dróg, choćby tego skrzyżowania Miskiewicza, Krasi, krasińskiego czy tego chodziło o parkowanie pojazdów na chodnikach gdzie u nas jest tak przyjęte, że y, musi być bariera, musi być rów wykopany, musi być krawężnik na ostro postawiony i tak dalej. Wtedy uniemożliwi parkowanie, a jak już jest możliwość wjazdu, no to już się nikt nie patrzy na inne przypisy, które jasno i wyraźnie określają, Sposób i zasady parkowania w obrębie skrzyżowań, bliskości znaków, przejść dla pieszych itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. szerokości chodników, jeżeli one są odpowiednio szerokie i nie blokują przejść dla pieszych, znaczy może nie blokują ciągów pieszych, utrudnienia z przejściem pieszego, czy, czy matki z wózkiem, jak niektórzy mówią, czy jakieś innych rzeczy, a spełniają inne wymogi związane z prawem ruchu drogowym no to jak najbardziej takie, takie parkowania są dopuszczalne, chyba że wyraźnie jest oznakowana, jak mieliśmy tutaj na przykład przed obiektem, w którym się znajdujemy, no teraz już nie ma chodnika, nie ma nawierzchni, jest, jest tak jak jezek widzieliśmy, ale było na przykład, że był zakaz parkowania, dotyczył chodnika z takich czy innych powodów, nie? I myślę, że dużo kierowcy po prostu sami, sami łamią przepisy te istniejące i jakby się tylko do nich stosowali, Policja może gdyby bardziej e, też e, reagowała na pewne tego typu zjawiska, no to myślę, że byśmy może z czasem to się jakoś wszystko unormuje i jakoś się, jakoś się wyjaśni. Bo też e, wcześniej tutaj, e, na przykład jeżeli chodzi o te zatoki do parkowania i tak dalej, to moglibyśmy na temat dróg rozmawiać tutaj tydzień, a świąt, świąt, święta by nam minęły. To jest naprawdę bardzo złożony temat. Te wszystkie rzeczy, propozycje tutaj odnośnie ścieżki rowerowej do Dachnowa, odnośnie chodników, prawą, lewą stronę ulicy Mickiewicza, ja nie chcę się wypowiadać, to jest droga wojewódzka i tak dalej, ale ostatnio z panem kierownikiem mieliśmy, przy, uczestniczyliśmy w takiej konferencji, telekonferencji odnośnie projektowania drogi y, wojewódzkiej 865 na odcinku Oleszyce Cieszanów i, Ol, i Cieszanów na przykład na Rol granica województwa, gdzie tam do dyskusji byli, y, że tak powiem, zaproszeni wszyscy przedstawiciele, czy to y, ja byłem akurat uczestniczyłem jako ustyki dróg powiatowych z Wojewódzką, byli gospodarze gmin y, burmistrz Oleszyc, burmistrz Cieszanowa i Narola i tam były właśnie zgłaszane tego typu Yy, propozycje czy, czy nawet jakieś uwagi, ale generalnie propozycje co do przebudowy, kompleksowej przebudowy drogi, bo myśmy już przerabiali takie tematy, że wcześniej dążyliśmy różnymi sposobami, różnymi yy, że tak powiem metodami na wymuszenie wybudowania jakiegoś odcinka chodnika czy coś tam, a potem się okazało, że w ramach przebudowy dróg była możliwość dofinansowania, sfinansowania w dużej mierze z środków unijnych czy jakichś zewnętrznych bez naprawdę naszego, mał, naszym małym nakładem i rozbieraliśmy chodniki na Dąbka czy czy w innych miejscach takie, które były ułożone rok czy dwa czy trzy lata wcześniej. Moim zdaniem, że Trzeba by było dążyć do tego, żeby po prostu u góry i naszymi prośbami i różnymi sposobami, żeby po prostu przystąpić do przebudowy tej drogi 867, tak ona jest, tutaj Dachnów, granica 866, 6. Dachnów, granica, tej granica państwa, ona jest już na... W sporej części, czyli od Lubaczowa do Budomierza, przebudowana, został ten odcinek od Dachnowa i kompleksowo tam już naprawdę, tak jak, jak tutaj były zgłaszane, jak uczestniczyliśmy w tym ścieżki rowerowe, chodniki, lewo lewoskręty, zjazdy bezpieczne i tak dalej, tak to, ten odcinek drogi przebudować, bo nawet... Jeżeli byśmy chcieli utrzymać to tą samą e, stroną, no tak jak teraz pan kierownik tutaj tłumaczy, chcąc to robić za własne pieniądze, i, bo tam na przykład burmistrz Szanowacz coś tam deklarował, chęć też współfinansowania tych, tych na przykład ciągów pieszo-rowerowych. Ale bez na przykład zridów po w ramach istniejącego pasa, no to wtedy musielibyśmy odwrócić po drugiej stronie zrobić tą ścieżkę, nie, bo, bo ten pas drogi wojewódzkiej po stronie prawej jest szerszy niż po stronie lewej, a na no odcinku dachnowa odwrotnie było, więc, więc tak to. Tak. Także ja myślę, że należałoby kompleksowo dążyć do tego, żeby w najbliższej przyszłości zaprojektować przebudowę tej drogi i te wszystkie elementy, które były zgłaszane tutaj i być może, że wyjdą jeszcze inne, wtedy kompleksowo ująć w projekcie i tego. Jeżeli chodzi o te zatoki do parkowania, tutaj kolega kolega Wojciech zgłaszał, że mamy chodniki szerokie, a można by było zatoki zrobić. Można by było zrobić. My takie rzeczy, gdzie idzie przebudowa drogi i jest to możliwe bez większych kosztów, my to robimy, prawda, ale na przykład jak pod spodem są jakieś urządzenia, czyli instalacje, gaz przybiega, prąd, jakieś inne rzeczy. Teraz obowiązkiem zarządcy drogi jest przybudowa tych urządzeń. Nie możemy je trwale zakryć, masą, tak mówiąc tak obrazowo. Części chodnika są jako elementy rozbieralne konstrukcja, a nawierzchnia drogowa już nie jest. I teraz wymusza na nas potrzebę kolejnych wydawania kolejnych pieniążków na przebudowę tych urządzeń pod ziemią znajdujących się, po to, żeby na przykład zrobić półtora metrową zatokę na odcinku 20 metrów. Mija się to z celem, bo koszt wydany na, na dokumentację, na przebudowę, na uzgodnienia, na jakieś nieraz jeszcze odszkodowania, będzie tak duży, że lepiej, żeby te dwa samochody stały na tym chodniku, który generalnie spełnia te wymogi, a nie wydawać tej, tej pie tych pieniążków. My tutaj Wcześniej już mówię, mamy Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego nową y, w przebudowie i, i będzie dużo tych dróg już powiatowych, bynajmniej na terenie miasta przebudowanych. Kolejne prace trwają y, związane z y, projektem y, też potrzebnej drogi, też duże osiedle Podborem, y, y, Przemysłowa ulica dalej się też rozbudowuje i jest y, już na etapie projektowania, znaczy zaawansowanego, nawet projektu łącznie już z i Inwestorskim, przebudowa ulicy Chopina Przemysłowej, to jest ciąg 12 km aż do baszni, na dzień dzisiejszy, gdzie jeszcze prajo, trwają prace, doprojektowuje się pewne rzeczy. To na dzień dzisiejszy kosztorys przybudowy tej drogi to już jest rząd 32 milionów złotych, prawda? Także są to potężne pieniądze i jeżeli to szłoby z jakiegoś tam projektu, gdzie to dofinansowanie zewnętrzne będzie duże, a nasze będzie niewielkie, no to jest to jak najbardziej do, do, do zrealizowania, a, ale no też musimy patrzeć na nasze możliwości, prawda? Także tutaj, ja tak do kolegów radnych, wszystkie te rzeczy zgłaszane przez was są zasadne i faktycznie, faktycznie potrzebne. Tylko też trzeba znać możliwości, jeżeli chodzi od tej strony technicznej, projektowej, no i później, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych pieniążków. Także dzięki. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan Rafał Dudzic, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Panie Kierowniku. Ja nawiązaniu do moich przedmówców, m.in. Pana Marka Maleckiego i Pana Wojtka Mączura odnośnie ulicy Kościuszki, tutaj była mowa o zatoczkach czy ewentualnie, ale mi tutaj bardziej zadam pytanie. Tam na wysokości Starego Cmentarza jest parking, tam jest znak parkingu, nie ma ani znaku przystanku, gdzie też autobusy zatrzymują się. Czy jest możliwość wydłużenia, czy ewentualnie takie możliwości projektowe w tej, w tej sytuacji są, aby wydłużyć tą zatoczkę, która jest na wysokości tego starego cmentarza do końca nowego, znaczy do końca cmentarza tam na, jak się cmentarz ewentualnie kończy. Dziękuję. To może odpowiem od razu. Tak, proszę bardzo. Tak jak... Wcześniej podkreślałem, y, jeśli chodzi o y, to, co Pan Mamczykowi też odpowiadałem odnośnie tych zatok. To, co uzupełnił Pan y, Marek Małecki odnośnie y, lokalizacji. Tutaj, tak jak powiedziałem, mamy drogi klasy Z. Przy drogach klasy Z, droga wybrudki klasy Z, y, projektowanie takich zatok jest y, od Czyli wytyczne zabraniają, jest odstępstwo, czyli trzeba uzyskać odstępstwo od takiej, od takiej zasady. I w zasadzie, z uwagi na sposób wyjeżdżania później z tego i, i, i niebezpieczeństwo z tym związane, po prostu nie projektujemy zasady na, na drogach wojewódzkich, zatok y, takich, nie projektujemy z uwagi na te parametry, do których nas obowiązują warunki techniczne dotyczące dróg klasy Z. I stąd też tu przy ulicy Kościuszki nie projektujemy takiej, tej, jak również i z tego względu, że na pewno jeżeli nawet by projektował, to związałoby się wiadomo no to z likwidacją ścieżki rowerowej na tym odcinku i to byłoby niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o zatokę autobusową, to e, zatoka autobusowa jako taka w tym miejscu formalnie ani nie istnieje, ani nigdy nie istniała, bo nikt ją nie wyznaczał nigdy tam w tym miejscu nie, nie była, wiadomo, zatoki są znajdują się w rozporządzeniu marszałka i ich miejsce stu, usytuowanie lokalizacja i lokalizacja i tam nigdy takie zatoki nie było w związku z tym projektowanie jej wiązałoby się z no, albo z koniecznością wykupu, wiadomo niemożliwego raczej ogrodzenia czy, czy gruntu cmentarza, czy też korekty jakiejś, no nie wiem, ale to mało prawdopodobne raczej chodzi o drugą stronę, w związku z tym no, te, uzyskanie tych parametrów yy, pełnej zatoki byłoby bardzo trudne z uwagi na ustawienie również na łuku. Ta, ta, ta zatoka znajduje się na samym łuku, więc dodatkowe niebezpieczeństwo jest. Także myślę, że te parametry, które ona ma, to zostaną zachowane bez możliwości jej rozbudowy yy, jak do, do, do pełnych parametrów, czy też już do, do lokalizacji Zatoki, a wzdłuż cmentarza do, do końca ogrodzenia cmentarza. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Pan Paweł Włoch. Panie kierowniku, ja bym chciał się odnieść jeszcze do jednej kwestii. Powiedział Pan, że brakuje 300 tysięcy, żeby zakończyć tą inwestycję, bo tak to rozumiem, że to jest inwestycja, a nie remont, bo tego chodnika tam nie ma. Odnośnie od tego ostatniego domu, który stoi już kilkadziesiąt lat, do tam bodajże chyba stoi trzy domy, czyli mamy jakieś 80 metrów. Ale 300 tysięcy to jest kwota razem z wymianą kanalizacji deszczowej do rzeki, tak? To znaczy nie do samej rzeki, tam jest odcinek, którym do samej rzeki ona potem bezpośrednio idzie rowem. Rozumiem, rozumiem. Czyli do końca tego łuku, łuku, który tam jest za tym wyjazdem, wyjazdem z rozumiem. Czyli Rozumiem, tak czyli tak, żeby mieszkańcy zrozumieli to, no może ja też sam, jeżeli tam mamy 80 metrów inwestycji chodnika, a tutaj mamy remontu około 100 i kosztuje to 120 tysięcy, czyli ten odcinek też będzie kosztował 120 tysięcy. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, do granicy miasta, tak, bo zaraz jest granica miasta, a później już ta inwestycja, czyli wymiana tego, tego um, tej kanalizacji już za tereny miasta, już będzie, będzie będzie kosz, będzie kosz, po stronie e, zarządu dróg, tak? Do granicy miasta? Czy za granicą też, też jest miasta? Nie, ale do końca, do końca. Do, dach, do, dachnowa. do dachnowa. No Dobrze, no. Ale to jest taki W u... momencie, ja zaraz Nie mówię, z, z, z, mówię o prawdzie. Ja stożytam z wkoplam. dokumentacji technicznej i podam dokładną, e, dokładną wartość, jeśli chodzi o, o jaką długość jest ujęta w dokumentacji technicznej. E, natomiast dlaczego my tak realizujemy? Ponieważ e, przebudowa, drogi, przebudowa drogi pozwala nam na realizowanie zadania w ramach zgłoszenia robót. Czyli nie uzyskujemy pozwolenia na budowę, Czyli tylko uzyskujemy jest. zgłoszenie robót przygotowując dokumentację techniczną, to tytuł budowy chodnika jest taki. Przebudowa drogi, budowa chodnika. I wtedy nie uzyskujemy na to pozwolenia na budowę, bo prawo budowlane pozwala nam na dokonanie procedury zgłoszenia robót, jeżeli znajdujemy się w naszym pasie drogowym. Dlatego stąd te takie może nazwy remont, y, przebudowa y, tak jak mówię, właściwie realizujemy ten odcinek, który, o którym ja w tej chwili mówię, o tych 120 -tych że realizujemy, jest to jak gdyby remont, ale remont w sensie takim, że jest to przebudowa drogi, a na tym odcinku wymieniamy tą nawierzchnię na, istniejącą nawierzchnię na, na nową nawierzchnię z kostki. Tutaj to, to o którym, zadanie, o którym mówiłem, czyli związane z remontem tej kanalizacji deszczowej, no w ramach tego zadania też chcemy, czyli i krawężnik i kostkę, Włożyć ram, z rozbiórki z ulicy ulicy Pukulika Dąbka, bo taką na stanie posiadamy i, i chcielibyśmy ją tam montować. Ona jest w dobrym stanie, może nawet lepsza niż, niż obecnie, obecnie niektóre produkowane. Także myślę, że, że te, tutaj ta kwota. Natomiast ten odcinek, dla to, co ja mówiłem, 300 tysięcy zł, to jest, to jest to odcinek długości, wadka. Jakiej długości? długość. Jest to jeszcze odcinek 240 metrów yy, chodnika. Yy, nie, chodnika jest dokładnie 200. Tak, no, już, już, momencik. 560, 534. 534, 535. 251 metrów chodnika jest tam jeszcze, minus. Minus. czyli minus 76, czyli zostawałoby nam jeszcze chodnika do budowy 180 metrów. Około 180 metrów yy, budowania chodnika plus ta kanalizacja, jak mówimy, jest na, na dalszym odcinku, czyli tej kanalizacji byłoby yy, ponad 200 metrów. Dziękuję bardzo. To, co jest objęte dokumentacją techniczną. Stąd ta kwota, o której ja mówiłem, o tych 300 tysiąca złotych. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze jakieś pytania ma? Nie widzę. Dziękuję bardzo panu kierownikowi za udział w dzisiejszej sesji, za złożenie wyczerpujących wyjaśnień żeby wszyscy radni, jak i mieszkańcy zapoznali się z inwestycjami, i remontami na terenie miasta Lubaczowa. Życzę dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jeszcze może w uzupełnieniu takiej informacji dodam, że w chwili obecnej to na pewno wszyscy jeżdżą, bo do Jarosławia bardzo często, więc trwa remont odcinka drogi 865 na odcinku o Lipina. Z terminem zakończenia tego remontu w tym roku mamy również opracowaną i uzyskaną decyzję pozwolenia na budowę, czyli Zrida na odcinek Lipina-Żapału. Czyli myślę, że w najbliższym czasie on też będzie do, do realizacji. Opracowywana jest dokumentacja techniczna, czyli na odcinek od Żapałowa do Makowiska oraz od Makowiska do włączenia do obwodnicy Jarosławia, łącznie z mostem na, nowym mostem na, na Sanie w Jarosławiu. Czyli ten odcinek drogi 85 od Lubaszowa do Jarosławia mielibyśmy w ramach dokumentacji technicznej przygotowany w całości. To, co wspominał em, dyrektor Małecki, mówiąc o tym odcinku o tym spotkaniu w ramach konsultacji również odcinek 8.6.5 od obwodnicy Oleszyc do granicy województwa z województwem lubelskim jest w tej chwili w projektowaniu. To pierwsze spotkanie jakie było dotyczyło tych właśnie uzgodnień. Natomiast chciałem tutaj podkreślić, że jeżeli są wnioski samorządów dotyczące czy to ścieżek rowerowych, czy to chodników, to one są realizowane w oparciu o współfinansowanie, czyli y, udział, udział y, samorządu i udział y, jest tutaj y, albo 50 na 50 albo albo 50, 60 na 40 w zależności od tego jakie są decyzje y, dotyczące utrzymania później. To jest realizowane y, tą uchwałą Zarządu Województwa dotyczącą y, wspólnego z zakresu i pomocy rzeczowej jednostki samorządu ranego. Także to uzupełnienie do tej informacji yy, na tym. Natomiast ten odcinek, który yy, będziemy realizować na odcinku do baśni, jest to odcinek do skrzyżowania baśni bez yy, obiektu mostowego, czyli obiekt mostowy już jest objęty z RIDEM, czyli to jest do skrzyżowania z ulicą Szkolną i ulicą i drogą powiatową w kierunku Załóż. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy ten punkt dzisiejszej sesji. Przystępujemy do punktu następnego. W kolejnym punkcie jest sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poproszę pana Marka Małeckiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. Przewodniczący, wysoko Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie za 2020 rok. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 23 marca 2020 21 roku zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie za wyżej wymieniony okres i stwierdziła, że ośrodek właściwie realizuje zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej pomocy społecznej. Realizacja zadań własnych gminy z zakresu ustawy o pomocy społecznej obejmuje finansowanie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 Realizacja zadań własnych gminy z zakresu innych ustaw wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmowała zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, i jak również dodatki mieszkaniowe. Realizacja zadań zleconych gminie, zleconych gminie wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swym zakresem ochronę zdrowia, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, jak również dodatki mieszkaniowe, wypłatę wynagrodzeń za osobę całkowicie własnowolnioną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Program rządowy dla rodzin wielole, wielodzietnych, czyli tzw. karta dużej rodziny, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społeczne. Świadczenia jak również świadczenia wychowawcze. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt usługi opiekuńcze i asystenckie dla mieszkańców Lubaczowa w ramach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu w 2020 roku wynosiła 83 162 ,43 zł. 43 grosze. Projekt z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pod nazwą Działamy profesjonalnie oraz program rządowy Wspieraj seniora. Znaczy, jak również te projekty, które wymieniłem. Stan zatrudnienia w miejskim. Yy, Ośrodku Pomocy Społecznej na 31 grudzień 2020 rok wynosił 6 etatów pracowniczych, socjalni, pracownicy socjalni, 11 etatów pracowników administracji, 5 etatów obsługi i 0,75 etatu asystent oraz jedna osoba w ramach projektu. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych pozytywnie opinuje działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok i wnioskuje o przyjęcie złożonej informacji do wiadomości przez Wysoką Radę. Także chciałbym również nadmienić, że w ubiegłym miesiącu odbyliśmy również z komisji spotkanie na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Sporo rzeczy, żeśmy tam przedyskutowali, dużo pytań zadali pani kierownik tutaj obecnej, uzyskaliśmy też wyczerpującą e, odpowiedź i informacje na temat działalności, na temat sytuacji, jaką, w jakiej ostatniej, w ostatnim czasie znaleźliśmy się związanych z COVID-em i e, Powiem szczerze, że to spotkanie również nie mieliśmy uwag jako komisja do, do, do pracy, także tym bardziej proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego sprawozdania y, przez Wysoką Radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za opinię. Otwieram punkt dyskusję. Przypominam, że w dzisiejszym posiedzeniu rady uczestniczy pani Renata Meder, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gdyby ktoś miał pytania bezpośrednio kierowane do pani kierownik, bardzo proszę. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjmuje informacje do wiadomości. Życzymy wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w tym trudnym czasie sił, wytrwałości i dużo zdrowia w ciężkiej pracy. Przystępujemy do następnego punktu. Informacja Burmistrza o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Teraz poproszę Panią Małgorzatę Strycharz, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury Sportu o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie dotycząca informacji burmistrza miasta Lubaczowa o współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.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 wraz z udziałem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W 2020 roku burmistrz miasta Lubaczowa udzielił dotacji z budżetu miasta na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w artykule trzecim ustawy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 Wsparcie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych. Wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności i współdziałania w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w działaniach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Udzielenie organizacjom wsparcia przez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy udostępnienie sali na doraźne potrzeby organizacji. Udzielenie porad i pomocy organizacjom w obszarze stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.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 Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada informację przyjęła do wiadomości. Przystępujemy do punktu 8 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, pierwszy projekt uchwały. Pan burmistrz złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji. Przystępujemy zatem do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącą własność gminy miejskiej Lubaczów. I przytoczę y, treść pa, y, paragrafu pierwszego. Punkt pierwszy. Wyraża się zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do pięciu lat nieruchomości składającej się z części działki o numerze ewidencyjny 5397 łamane przez 4 z przeznaczeniem pod pielęgnację rowu położonej przy ulicy Akacjowej na rzecz wnioskodawcy. Bardzo proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, pani skarbnik. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu oraz oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych yy, zabierze głos w, w tym projekcie uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że w głosowaniu udział brało 15 radni. Wszyscy Państwo głosowali za przyjęciem tego projektu uchwały. Przystępujemy do trzeciego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2020 rok i tu poproszę Panią Skarbnik o wprowadzenie do uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu o kwotę 175 617 zł z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej na 2021 rok oraz dotacji celowej na zadania własne, zmniejszyć wydatki yy, w kwocie 29 420 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, celem zwiększenia wydatków na 2021 rok o kwotę 205 037 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dziękuję, Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Poproszę Pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię.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 stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Do e, czwartego projektu uchwały wpłynęła, a, wpłynęły autopoprawki i tutaj również poproszę panią skarbnik o wprowadzenie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć i zmniejszyć wydatki budżetu zgodnie z zestawieniem. Dotyczy to zmniejszenia wydatków głównie na wynagrodzeniach osobowych i dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach oświatowych, zakupie usług po, usług od jednostek samorządu terytorialnego, zakupie żywności oraz zasiłkach okresowych celowych celem Zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej i budowy dróg, zakup, zakup tablic, oznakowania dróg, realizację program, projektu POWER, działamy pro, profesjonalnie remontach bieżących w Urzędzie Miejskim Lubaczowie, opracowanie, do, zabezpieczenie na remont wieży oraz na, na opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia i organizacji klastra energii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. pani Skarbnik, teraz poproszę pana Jana Radowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również w dniu 29 marca 2021 roku Komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały oraz autopoprawką z tym, z tym projektem związaną. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Czy ktoś się wstrzymał? Ktoś jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Również do y, piątego projektu uchwały również wpłynęła autopoprawka, więc może jak przedstawię, że w paragrafie pierwszym, podpunkt pierwszy zwiększa się zakres przedsięwzięcia pod nazwą POWER działamy profesjonalnie o kwotę 88 osiem tysięcy w związku ze szkoleniami i wynagrodzeniem członków projektu limit na 2021 dwudziesty pierwszy rok to 195 481 12 zł 12 groszy i w podpunkcie drugim zmienia się wysokość dochodów i wydatków wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta uchwałami Rady Miejskiej zarządzanie burmistrza miasta Lubaczowa i dotyczy to uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Poproszę pana przewodniczącego Jana Radowskiego o opinie. Komisja również na swoim posiedzeniu dnia 29 marca 2021 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik pana skarbnik pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję.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 Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 15 radnych głosowali, Wszyscy państwo głosowaliśmy. Wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej yy, uchwały. Szósty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Poproszę panią skarbnik o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z otrzymaniem środków e, z, pozyskanych z innych źródeł na realizację e, programu Wspieraj seniora 2021 proponuje się zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją tego zadania. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Poproszę Pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię.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 Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Siódmy projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2021 roku w kwocie 2 936 789,16 groszy. W tym 2 454 jedenaście złoty i 40 groszy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek kredytów oraz wykup obligacji komunalnych i 481 977 i 76 groszy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. przed Przeczytając nazwę tej uchwały zawarła się treść, zarazem zawarła się treść, treść tej uchwały, więc yy, tu już jest pełna informacja, więc poproszę pana przewodniczącego komisji budżetowo-gospodarczej Jana Radłowskiego o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza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 Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przystępujemy do następnego punktu. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. Bardzo proszę panie burmistrzu. Szanowni Państwo. Sytuacja jest taka, jaka, jaka jest, czyli, czyli pandemia i z tego tytułu dosyć ograniczone są chęci, możliwości spotkań czy, czy działań, które były wcześniej zaplanowane, jeśli chodzi o taką, taki kontakt bezpośredni. Natomiast niektóre rzeczy były konieczne do, do wykonania, do, do omówienia. Oczywiście COVID też komplikuje nam bieżącą działalność, szczególnie w jednostkach oświatowych czy wychowania przedszkolnego, żłobka. Przed takim tym dużym lockdownem były przypadki zamykania poszczególnych oddziałów z uwagi na kwarantanny czy izolację. Natomiast teraz, jak wszyscy wiemy, jest ograniczona działalność tylko do tych przypadków, które wymagają opieki nad dziećmi pracowników służb zaangażowanych w walkę z COVID-em. Ale w międzyczasie jeszcze parę takich formacji, które które są dosyć ciekawe i jakby wy, wy, wychodzące w przyszłość, ponieważ konieczność, konieczne było zorganizowanie zarządu Związku Międzygminnego, aby doprecyzować czy określić zakres działań, kierunki działań związanych z powstającym obecnie, powstającą obecnie strategią rozwoju Roztocza. Tak gwoli wyjaśnienia w bieżącej strategii rozwoju województwa podkarpackiego nie ma ujętego specjalnego programu rozwoju Roztocza, tej naszej części Roztocza podkarpackiego. Natomiast ona teraz z uwagi na pojawienie się nowych środków związanych z funduszami spójności, z funduszami odbudowy. Jest możliwość przy powrotu do tego do tego projektu, do, te, do tych planów i na wniosek marszałka województwa podkarpackiego przedstawiliśmy szereg działań, które w różnych obszarach interesują nas jako gminy z powiatu lubaczowskiego, jeśli chodzi o działalność, czy wsparcie działalności z tych funduszy unijnych. To jest obszar turystyki, rozwoju przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego. Jest tam szereg wnioskowanych przez nas działań, które, które, mogą być i które chcielibyśmy, aby były sfinansowane, dofinansowane z funduszy unijnych. To jest oczywiście perspektywa kilku lat, ale to już teraz na etapie projektowania ważne, żeby określić kierunki, bo później te, te rzeczy będą realizowane w ramach tego, co teraz zostanie przedstawione i przygotowane. Kontynuujemy robocze dyskusje na temat projektowanych linii energetycznych 110 KV. To Już wcześniej wspominałem, że, że następuje modernizacja linii z kierunku Tomaszów Lubelski, ale też projektowana jest nowa linia z kierunku Józefowa. I też tutaj próbujemy dograć umiejscowienie linii na terenie miasta Lubaczowa. Szczególnie ważne jest dla nas, aby omijały one jak najbardziej nasz projektowany w przyszłości, myślę, że zrealizowany zbiornik w okolicach ogródków działkowych, bo tędy te linie, przynajmniej ta Tomaszowska przebiega. Chcemy, żeby jak najbardziej ona została oddalona, żeby nie ograniczać naszego przyszłego terenu rekreacyjnego. I te uzgodnienia idą w dobrym kierunku. Pewnie trzeba będzie przystąpić do, do zmiany studium, jeśli chodzi o przebieg linii tej z Józefowa, bo ona nie jest pisana do studium. Nowe studium, które parę lat temu było robione właśnie tam w okolicach ulicy Dąbka, CPN-u, Orlenu, trzeba będzie do tego wrócić, zmienić studium i zrobić tam miejscowy plan zagospodarowania, ponieważ sprawa jest dosyć, dosyć pilna i dla nas też jest to, to ważne zadanie. Jeśli chodzi o zasilanie, o sieć energetyczną, to jest ważne, jeśli chodzi o samo zasilanie miasta, jak i też rozwój inwestycyjny, przemysłowy, bo tego prądu nigdy za mało, a też powstające farmy fotowoltaiczne też jest, mają takie, takie zapotrzebowanie, żeby te linie były jak najlepsze i, i było ich jak najwięcej. Ostatnio, to też ciekawe, Ciekawa informacja, ponieważ uczestniczyłem w wideokonferencji z Panią Wojewodą w temacie dodatkowych punktów szczepień. Jest planowana, planowane są utworzenie takich punktów szczepień masowych, co prawda wydaje się, że to chodzi głównie o miasta powyżej 20 tysięczne. Natomiast po analizie naszych tutaj możliwości i, i tego, co się dzieje na na naszym terenie. Myślę, że tych punktów szczepień jest dosyć dużo. My ze swej strony jeszcze na wniosek podmiotu medycznego udostępniliśmy, podpisaliśmy umowę. Jeszcze jeszcze to nie zostało zrealizowane, ale firma się przymierza, firma Medyk do szczepienia w pomieszczeniu, gdzie funkcjonuje klub seniora. Ponieważ z uwagi na covid covidowe on jest na razie niewykorzystywany, a tak naprawdę to też dotyczy tego, tego obszaru wiekowego, więc więc przynajmniej na trzy miesiące zdecydowaliśmy się na wynajęcie tego pomieszczenia, aby ułatwić też mieszkańcom naszego miasta czy okolic dostęp do do szczepień, a, a z tego co słyszymy tych nie, tych szczepionek będzie coraz więcej i myślę, że tych, tych szczepień będzie coraz więcej i każdy punkt więcej będzie skutkował, że ten proces będzie przebiegał znacznie szybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Punkt dziesiąty, zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do punktu jedenastego. Krótka moja informacja, czyli przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję, podpisywanie y, podjętych uchwał na poprzedniej sesji, no i udział w uroczystościach. W punkcie 12 sprawy różne. E, szanowni Państwo, y, mieszkańcy Lubaczowa, w tym ulicy Chopena i Przemysłowej, Rada Miejska w Lubaczowie, Przewodniczący Zarządu Osiedla numer 2. Wnieśli pismo, po części już było tutaj mówione przy drogach wojewódzkich powiatowych, ale pozwólcie, że przedstawię, to wnosimy o podjęcie starań o środki finansowe celem przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych nawierzchni ulic Przemysłowej już Chopina w Lubaczowie z równoczesnym położeniem chodników i rozwiązaniem problemów z kanalizacją. Prosimy o pilne podjęcie uzgodnień w sprawie współfinansowania zadania z powiatem lubaczowskim i gminą Lubaczu. Zła nawierzchnia jezdni, ty, tych dróg i brak chodników stwarzają stan zagrożenia bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami i pieszych. Natężenie ruchu pojazdów jest na tych ulicach bardzo duże. Szczególne niebezpieczeństwo występuje dla dzieci wracających ze szkoły. Dużym utrudnieniem dla mieszkańców jest nierozwiązany problem kanalizacji na ulicy Szupena oraz brak oświetlenia na części ulicy Przemysłowej. W tej części miasta od ponad 20 lat nie były wykonywane żadne prace modernizacyjne. Aktualnie wykonana jest już dokumentacja na remont tych ulic. Nie podjęte zaś zostały dalsze decyzje zmierzające do finalizacji tych prac. Nadmieniamy, że na ulicy Przemysłowej jest dużo nowych domów mieszkalnych, które zamieszkują młode rodziny z dziećmi. Ponadto na ulicach Bocznych do ulicy Przemysłowej powstają nowe y, osiedla mieszkaniowe. Utrudnieniem dla mieszkańców jest niemożliwość bezpiecznego wyjścia poza swoją posesję. Na, ulicy, na ulicach przemysłowej, i Chopina i Bocznych do nich mieszkają również osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się tylko na wózkach, które z uwagi na brak chodników i niebezpieczną, e, niebezpieczną jezdnię, nie mają żadnych możliwości wyjścia na zewnątrz. Remont ulicy Chopina i ulicy Przemysłowej oczekiwany jest nie tylko przez mieszkańców tych ulic, ale, te, e, ale przez wszystkich mieszkańców Lubaczowa i okolicznych miejscowości, z gmin na terenie powiatu, jako teren rekreacyjno-turystyczny z zapowiadanymi ścieżkami rowerowymi. Z uwagi na powyższe prosimy o pilne podjęcie negocjacji z powiatem lubaczowskim, gminą Lubaczów, celem wystąpienia o środki finansowe na wyżej wymienione zadanie i przystąpienie do ich wykonania w załączniku podpisy mieszkańców te, y, zamieszkających te ulice i przeległych osiedli. Następne y, pismo jest to pismo z miasta partner, partnerskiego z Ukrainy. Z uwagi na fakt, iż Lubaczów jest miastem partnerskim z miastem Jaworów na Ukrainie, zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie i rozpowszechnienie wśród pracowników i społeczności lokalnej, podczas sesji Rady Miejskiej i pocztą pantoflową informacji o małej Ukraińce. Ośmiomiesięcznej Adelce Motenko, która przyjechała do Polski, do Polski szukając ratunku w walce ze śmiertelną chorobą, rdzeniowym zanikiem mięśni SMA typu pierwszego. Na Ukrainie nie mają możliwości leczenia. Terapia genowa, która podana jednorazowo zatrzymuje, zatrzymuje Tę straszną chorobę kosztuje w Polsce blisko 10 milionów złotych. Rodzice nie są w stanie sfinansować leczenia. Dlatego proszą o pomoc i wsparcie, aby jak najszybciej móc je wdrożyć. Na stronie fundacji można dołożyć swoją cegiełkę na leczenie jadelki. Zbiórka niestety idzie bardzo wolno, a czas działa na niekorzyść dziecka. Na Facebooku powstała grupa licytacje dla Adelki Motenko, na której można dołączyć, dołączyć dochód z ich w całości zasila konto Adelki. Bardzo prosimy o udostępnienie. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie stwierdza, że w uchwale nr 329 z 2001 roku z dnia 28 stycznia 2001 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów nie, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów nie narusza prawa również w uchwale numer 338 z dnia 25 lutego 2001 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nie narusza prawa. I umarza postępowanie w sprawie uznania za nieważną uchwałę numer 329, również w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Regionalna Izba Ubrachunkowa w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, budżetu, deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej miasta Lubaczowa na 2021 rok. Postanawia wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Lubaczowa na 2021 rok. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty, kwoty długu Miasta Lubaczów na lata 2021-2038. Po, roz, po rozpatrzeniu sprawy prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Lubaczowa na lata 2021-2038. Opiniuje pozytywnie prawidłow prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Lubaczów. Te informacje Państwo już uzyskaliście. Czy w sprawach różnych jeszcze ktoś z Państwa zabierze głos? Proszę bardzo, pan Rafał Dudzic. Panie Burmistrzu, e, pytanie, pojawiają się pytania odnośnie e, remontu tutaj, e, trwającego koło Domu Kultury. Czy e, głównie pytania są rodziców, czy ten plac zabaw jest dalej planowany w tym samym miejscu i on pozostanie po zakończonych pracach? I jakie są plany ewentualnie remontu e, tutaj parkingu przy Domu Kultury? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Podczas tego procesu inwestycyjnego tak naprawdę zobaczymy jaka będzie ostateczna wersja, bo plany planami i to co jest wrysowane, to widzimy jak to będzie wyglądało, ale, ale poczekajmy na, na zakończenie tej drogi chodnika i zobaczymy ile będzie miejsca. Wydaje się, że zasadne było zostawienie tego tego placu, bo on się jakby wpisał w klimat naszego miasta. Natomiast y, jeśli chodzi o parking, to, to też czekamy na zakończenie inwestycji, aby móc już przy nowych wjazdach, szczególnie tym od ulicy Konopnickiej, bo tamten od ulicy Unii Lubelskiej już jest ustabilizowany, żeby określić i zaprojektować, co można zrobić na tym parkingu, ponieważ jest tam, y, oprócz miejsc parkingowych dostępnych są, są sklepy, są, są działalności, związane z byłym hotelem. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości Jest też dojazd jakby awaryjny do, do Domu Kultury, więc więc to wszystko będzie miało wpływ na, na na działanie tego parkingu. Myślę, że w przyszłości tak planujemy, żeby to było kolejne miejsce, kolejna strefa płatnego parkowania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę, to w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy otrzymaliśmy jako rada życzenia od Pani Poseł Teresy Pamuły. Również otrzymaliśmy od Pani Dyrektor Katarzyny Pelt Antonik, Dyrektora Miejskiej Biblioteki. Otrzymaliśmy życzenia od Pani Dyrektor i Grona Pedagogicznego Przedszkola nr 2 i Żłobka Miejskiego również Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskich by Więźniów Politycznych koło Miejsko-Gminne w Lubaczowie, Stowarzyszenie Spadkobierców Pol Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, Okręg Lubaczowski przesyła życzenia i również Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej, Zarząd Oddziału w Lubaczowie. Jeśli w sprawach różnych nikt z Państwa już nie, nie będzie zabierał głosu. To Szanowni Państwo, na ten okres przedświąteczny, jak i na święta proszę przyjąć życzenia pięknych chwil wyciszenia się, dużo zdrowia i radości. I na tym zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie.